śmiech mi chodzi, bo się śmiejesz nieraz Ale o to, co kiedyś otworzyło się w nas Coś, co przyszło o, tak nagle i zwinie jak wiatr Coś, co wie tak naprawdę tylko ty i ja Jestem co wieczór, by śpiewać ci to To, co sama napiszesz, to, co troską jest Twoją. Jesteś promieniem, nawet gdy śpisz I tajemnicą najpiękniejszych chwil Wtaka W taką ciszę Wszystkie ci gwiazdy nie na niebie nie wyliczę Ciebie wołam, bo Jesteś moim aniołem, miłością bez dna. Jesteś moją córeczką, którą widzę co dnia. Jeśli każesz mi czekać, bo rozkwitniesz jak kwiat by trwał w niepewności, będę trwać. W taką cisza, wszystkie, wszystkie gwiazdy na niebie, niebie wyliczę. Ciebie. Let's get going Wszystkie gwiazdy na niebie wyliczę Ciebie wołam Bo za mało Cię dla mnie dookoła Ciebie wołam bo za mało Cię dla mnie dookoła.